Od czasów rewolucji przemysłowej to właśnie przemysł stał się podstawą funkcjonowania gospodarki. To dzięki niemu zakończyła się era feudalna, a społeczeństwa zaczęły się bogacić. Zaczęły się również intensywnie zmieniać, a zmiana była szybka i radykalna. Co więcej, zachodzące zmiany obejmują właściwie wszystkie dziedziny życia. Pracę, rozrywkę, komunikację międzyludzką, a także system zdrowia czy edukację. Zmiany te w dużym stopniu napędza technologia. Moc obliczeniowa komputerów rośnie w postępie geometrycznym. Dostęp do internetu, często już niesamowicie szybkiego, jest w zasięgu coraz większej liczby mieszkańców naszej planety. Liczba telefonów komórkowych rośnie w zastraszającym tempie. Mówimy dzisiaj o czwartej rewolucji przemysłowej, czy też przemyśle 4.0. Czym są te pojęcia i czym się charakteryzują? Co je odróżnia od poprzednich rewolucji i etapów rozwoju przemysłu? O tym posłuchacie w dzisiejszym filmiku. Termin przemysł 4.0 został najprawdopodobniej użyty po raz pierwszy przez rząd Niemiec w strategii dotyczącej nowoczesnych technologii w przemyśle. Stało się to zaledwie kilka lat temu, ale od tego czasu zaczęło się już powszechnie mówić właśnie o przemysie 4.0 lub o czwartej rewolucji przemysłowej. A co było przedtem? Jak pamiętamy pewnie z historii, pierwsza rewolucja przemysłowa wybuchła pod koniec XVIII wieku w Anglii i Szkocji. Była momentem przełomowym, który radykalnie zmienił sytuację społeczną i ekonomiczną. Wcześniej produkcja wykonywana była w ramach niewielkich zakładów rzemieślniczych i manufaktur, a gospodarka była przede wszystkim oparta na rolnictwie. Ziemia była w, wówczas podstawowym zasobem. Rewolucja przemysłowa oznaczała odejście od tego modelu i wprowadzenie produkcji maszynowej w dużych fabrykach. Symbolem pierwszej rewolucji przemysłowej była maszyna paro, dzięki której intensywnie wzrosło tempo produkcji i jej skala. Wynalezienie maszyny parowej oraz industrializacja wprowadziły zmiany nie tylko w sposobie produkcji, a więc w gospodarce. Dotyczyła ona również życia społecznego. Powstała wówczas nowa klasa społeczna klasa robotnicza która ze wsi przeniosła się do miast, szukając nowego, lepszego życia. Druga rewolucja przemysłowa związana jest z wynalezieniem elektryczności. Na koniec XIX i początki XX wieku. Jej motorem był gwałtowny rozwój nauki, a także powstanie nowych rozwiązań technicznych, takich jak silnik gazowy, telefon czy żarówka. Wtedy właśnie zaczęły się pojawiać pierwsze linie produkcyjne w fabrykach. Najczęściej cytowanym przykładem jest tutaj oczywiście linia produkcyjna fabrycy samochodów Ford. Tam właśnie robotnicy wykonywali ściśle określone powtarzalne zadania. Celem było zwiększenie wydajności takiej linii. Warto pamiętać, że wraz z wiekiem pary zaczęła się rozwijać powszechna edukacja. Zaczęto już wówczas kształcić dzieci do tego, aby w przyszłości potrafiły pracować na określonych stanowiskach, w nowych zakładach pracy i później przy liniach produkcyjnych. Edukacja to odbywała się na zasadzie zuniformalizowanego programu według jednolitej narzuconej matrycy. Była ona odbiciem ówczesnych potrzeb w gospodarce. Do tematu edukacji wrócę jeszcze później. Wojnie światowej rozpoczęła się trzecia rewolucja przemysłowa. Nazywa się ją również rewolucją naukowo-techniczną. Charakteryzuje się ona przede wszystkim rozwojem przemysłu wysokich technologii i nie jest już uzależniona od rozmieszczania źródeł surowców i energii. Zależy bardziej od bliskości szkół wyższych, gdzie kształci się wykwalifikowaną kadrę. W trakcie trzeciej rewolucji zaczęto wykorzystywać coraz wydajniejsze komputery. Zaprzygnięto je do pracy w fabrykach, aby zwiększyć wydajność pracy i precyzję. Automatyzacja wielu procesów produkcji stała się codziennością w wielu zakładach przemysłowych. Jednym ze skutków był gwałtowny wzrost masowej produkcji i w związku z tym uniformizacja wytworów przemysłu. Wszystkie te trzy rewolucje spowodowały intensywne zmiany społeczne i gospodarcze. Wśród nich wymienić należy rozrost oraz rozwój miast i okręgów przemysłowych. Stawia to nowe wyzwania związane z zapewnieniem mieszkańcom miast wygodnego życia oraz efektywnego działania całej struktury miejskiej. Chodzi tutaj przede wszystkim o mieszkania, transport do miejsc pracy, a także szkoły, sklepy czy urzędy. Jednym z głównych negatywnych skutków w rewolucji przemysłowej jest wzrost zanieczyszczenia środowiska. Jest to spowodowane m.in. nadmierną podażą produktów na rynkach, szczególnie w krajach rozwiniętych. Wiąże się z tym również nadmierna konsumpcja, co skutkuje ogromnym zużyciem zasobów i energii. Dzisiaj mamy do czynienia z rozwijającym się wciąż przemysłem 4.0. Jest on również nazwany czwartą rewolucją przemysłową. Bazuje oczywiście na osiągnięciach wszystkich poprzednich rewolucji. Szczególnie tej ostatniej, informatyczno-informacyjnej. Przemysł 4.0 definiuje się jako połączenie ludzi z rzeczywistym światem maszyn i wirtualnym światem internetu. Zachodzi między nimi nieustanna wymiana informacji w czasie procesów produkcji. Stymuluje to wydajność, ale przede wszystkim pozwala na produkcję zindywidualizowanych wyrobów i krótkich serii. Po angielsku określa się to jako mass customization. Oprócz tego dzięki analizie danych oraz dzięki wprowadzaniu na bieżąco zmian można zoptymalizować rozmaite procesy, począwszy od projektowania, poprzez produkcję, aż po dystrybucję. Pozwala to również na szybkie reagowanie na zmiany na rynku i na wprowadzanie nowych modeli biznesowych. W ten sposób można zmniejszyć koszty działalności przedsiębiorstwa i uzyskać większe korzyści ekonomiczne. Wymiana informacji między różnymi systemami zachodzi nie tylko w obrębie jednego przedsiębiorstwa, ale zrealizowana pomiędzy różnymi podmiotami, które z daną firmą współpracują. Obejmuje więc niezależnych projektantów, wykonawców pracujących w innych krajach oraz klientów, którzy kupują gotowe produkty w miejscach oddalonych od fabryk o tysiące kilometrów. Dzięki inteligentnym systemom zarządzania, takimi procesami, które w ekonomii nazywa się łańcuchami, a w tym przypadku już nawet sieciami tworzenia wartości, można dostarczać klientowi produkt dokładnie na czas, just in time. Przemysł 4.0 wykorzystuje takie zjawiska jak internet, rzeczy i sztuczną inteligencję, o których opowiadamy w innych filmikach na tym kanale. Dzięki nim łatwiej można śledzić zmiany trendów na rynku i odpowiednio do nich dostosować produkcję. Dodatkowo wykorzystanie olbrzymich ilości danych, co nazywamy big data, umożliwia lepsze dostosowanie produktów do potrzeb konsumentów. Istotną częścią przemysłu 4.0 jest również druk 3D. Dzięki tej technologii części zamienne do różnych urządzeń można produkować w danej fabryce wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Oszczędza to więc czas i pieniądze. Mimo tak wielu pozytywnych cech nowej czwartej rewolucji przemysłowej, wiąże się z nią również sporo wyzwań. Jednym z nich są duże koszty ekonomiczne. Przystosowanie istniejących dziś fabryk do nowych rozwiązań. Trzeba je wyposażyć w nowe urządzenia i połączyć ze sobą inteligentne systemy. Wymaga to dużych nakładów, a także pracowników o zaawansowanych kompetencjach. Chodzi tutaj głównie o umiejętności programistyczne, a także organizacyjne. Jest również sporo wyzwań społecznych. Uruchamianie inteligentnych fabryk sprawia, że pracownicy o niższych kompetencjach technicznych przestają być potrzebni na rynku pracy. W konsekwencji może więc wzrosnąć bezrobocie. Pro problematyczne jest też wykorzystywanie danych o klientach. Rodzi to obawy o zbytnią ingerencję w prywatność, a także możliwość wpływania na ich zachowanie. To możliwe poprzez odpowiednie wykorzystywanie spersonalizowanych treści, które są wyświetlane przez wyszukiwarki internetowe oraz w mediach społecznościowych. Bardzo intensywny rozwój technologii nie idzie niestety w parze ze zmianami w innych obszarach. Problematyczne są na przykład zmiany w prawie dotyczące prawa pracy, a także kwestie bezpieczeństwa danych i tak zwanego know-how, czyli wiedzy stworzonej w ramach danego przedsiębiorstwa. Intensywna wymiana informacji między firmami, dostawcami i klientami sprawia, że coraz trudniej jest taką wiedzą chronić. Obszarem, w którym zmiany są szczególnie trudne do przeprowadzenia jest edukacja. Sir Ken Robinson, światowy ekspert w dziedzinie edukacji, ostrzegał w swoich słynnych wystąpieniach oraz licznych publikacjach, że dzisiejsze szkoły zabijają kreatywność i nie przygotowują dzieci do samodzielnego życia w świecie, w którym wszystko tak intensywnie się zmienia. System szkolnictwa w dalszym ciągu działa zgodnie ze schematem wymyślonym na potrzeby pierwszej rewolucji przemysłowej. I nie chodzi tutaj oczywiście o przekazywaną wiedzę, bo uczy się dziś przecież informatyki. Chodzi tutaj bardziej o to, aby zamiast sztywnej wiedzy książkowej uczyć szukania informacji. Potrzebna jest również umiejętność krytycznego myślenia, odróżniania wartościowych informacji od całkowicie fałszywych i zbędnych. Równie ważne jest szybkie reagowanie na zmiany. I brak lęku przed takimi zmianami. Firmy narzekają dziś, że szkoły bardzo słabo przygotowują młodych ludzi do nowych wyzwań i do pracy w środowisku, które tak szybko się zmienia. Dlatego należałoby uczynić kreatywność centralnym elementem kształcenia. W przeciwnym razie świat opanują maszyny i garstka wysoko wykwalifikowanych ekspertów. A pozostali? Odpowiedzi na to pytanie poszukajcie w pozostałych filmikach na tym kanale.